że znajdzie się jeszcze tak ktoś, ktoś ufa i nie potraktuje mnie tak znów obojętnie, potrafię się tak samo opłacić powiedz czy zrozumiesz mnie w końcu jak ludzie mnie traktują serce sercu ciepła wiele mam dla ciebie weź i przytul A ty wtedy odejdziesz, I Wszystko coś jak zabraknie mi ciebie. Być może i wyciągnij odreszcie wreszcie. Te niewartość pomoże na wszystko, nieważne że wciąż odrzucasz. Wiem, że chcę dość za tym, kim jestem na zawsze, przejmując się czy kogoś obchodzę. Przecież dobrze wiesz, choć pomagam czegoś mi brać Proszę no powiedz mi, czy ktoś zacznie ufać mi Przecież dobrze wiesz, życie krótkie jest jak wiesz Serce me duszy się łaską Dobry. W serce mecznym duszy się łatwo Urób się wiele w Wierzę, że znajdzie się ktoś jeszcze dla mnie Sprawi, że uwierzę w siebie Dłonie w mych mecz w serce Ci niosę Dobro po współuczuciach Pomimo w wciąż rozpala się ledwo Wiem, zauważ, serce me dobre. Serce me dobre.